Pytasz o przepis na nowy zawód? Proszę bardzo. Nowe zawody powstają, jednak nie same. Ktoś się wymyśla? Jest ktoś, kto jest pierwszy albo chociaż jeden z pierwszych. To wspaniale, ponieważ w tej sytuacji nie ma konkurencji. Nie musisz aplikować, przechodzić rozmów kwalifikacyjnych, opowiadać dlaczego chcesz pracować w tej firmie, i gdzie widzisz siebie za 10 lat. Celem na dziś jest wymyślenie nowego zawodu, takiego, który będzie odpowiedni tylko dla Ciebie. Użyjemy do tego wiedzy dostępnej w ramach różnych dziedzin, ale głównie skorzystamy z analiz rynku pracy. Będziemy wzorowali się na mistrzach kulinarnych innowacji. Zaciekawiłam Cię? Jeśli tak, to zaczynamy! To się przyda, ponieważ jak wiesz z innego filmu, praca staje się dobrem rzadkim. Być może nie dla wszystkich chętnych i gotowych tej pracy wystarczy. Ale uwaga! Najlepszy pomysł, aby rozwiązać ten problem, to wymyślić nowy zawód. Będziemy posługiwali się przepisem. Weź to, czym się interesujesz. Dodaj nowy paradygmat. Dopraw megatrendami. Przypraw trendami z rynku pracy. Et voila. Nowy zawód staje się gotowym daniem. O co chodzi z nowym paradygmatem, który oddziałuje na pracę? Jak rewolucja technologiczna zmienia świat i w efekcie prowadzi do powstania nowego paradygmatu techniczno-ekonomicznego? I co to właściwie zmienia? Przemiany związane z rewolucją technologiczną, jaką był właśnie rozwój infrastruktury informacyjnej i sektora informatycznego pod koniec XX wieku, miały głęboki i szeroki zakres. Zmieniły się powszechnie obowiązujące praktyki gospodarcze, a także przeobrażeniu uległ aparat pojęciowy, służący do opisu i podejmowania decyzji biznesowych. Tym charakteryzowała się właśnie zmiana paradygmatu techniczno-gospodarczego. Wskazuje się, że istotnym atrybutem nowego paradygmatu stała się właśnie elastyczność, rozumiana jako możliwość szybkiego dostosowania wszystkich parametrów działalności gospodarczej. Ponadto zwrócono zdecydowanie większą uwagę, na przydatność elastycznego formowania struktur organizacyjnych oraz strategii działania. Ta strategia powinna być szybko dostosowywana do zmian w otoczeniu przedsiębiorstw. Sieciowość zaczęła być postrzegana jako cecha globalnych struktur produkcyjnych i naukowo-badawczych. A ponadto stwierdzono, że wiedza, kapitał ludzki i technologie stanowią elementy wiązki przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. W konsekwencji powstały tzw. elastyczne systemy produkcji. Cechują się one dużą specjalizacją podmiotów i outsourcingiem części aktywności, a także rozwojem globalnych łańcuchów dostaw opartych na sieciach biznesowych i informacyjnych. Przemiany dominującego paradygmatu można opisać jako ewolucję, od modelu produkcji masowej do elastycznej sieci produkcyjnej. A jaki jest ten aktualny paradygmat? Można stwierdzić, że jest nim paradygmat elastycznej sieci. Ewolucja paradygmatu od opartego na produkcji masowej do paradygmatu elastycznej sieci oddziałuje na mechanizmy tworzenia wartości oraz na współpracę i konkurencję gospodarczą. Zmiany w metodach tworzenia wartości dodanej prowadzą do przekształcenia pionowo zintegrowanych łańcuchów, które odpowiadają właśnie paradygmatowi produkcji masowej w sieci współpracy z wieloma zewnętrznymi podmiotami. Jednym z następstw jest tutaj rozwój sieciowych modeli kooperacji, takich jak Międzynarodowe Sieci Badawczo-Rozwojowe, Sieci Aliansów Strategicznych, Sojusze Technologiczne, czy Otwarte Systemy Innowacji. Podmioty współpracujące w sieci wytwarzają część, często tylko niewielką część wartości, ale właśnie dzięki międzynarodowej skali działania i uczestnictwu w wielu sieciach mogą osiągać zyski ze swojej działalności i to znacznie większe zyski. Tym samym przekształceniu ulega konkurencja gospodarcza, która w tym paradygmacie jest w rosnącym stopniu rywalizacją między sieciami koordynowanymi przez wiodące przedsiębiorstwa. Gdybym jednak chciała, żebyś zapamiętał najważniejsze cechy paradygmatu elastycznej sieci, to bym Ci powiedziała, że w tym przypadku wiedza jest traktowana jako kapitał, a dane jako kluczowy czynnik wytwórczy. Ponadto mamy do czynienia z powstawaniem niszy rynkowych, decentralizacją struktur oraz oczywiście postępującą globalizacją. To jest właśnie podstawa. Tak jak w przepisie kucharskim potrzebujemy pewnych standardowych składników i pewnego typowego wyposażenia kuchennego. Drugą grupą składników są megatrendy. Megatrendami można określić globalne siły, które mają wpływ zarówno na życie gospodarcze, jak i społeczne. Oddziałują także na przebieg szeregu procesów, takich jak np. produkcja, konsumpcja, inwestycje czy interakcje społeczne. Obrazowo tujmując, są to gigantyczne fale zmieniające rzeczywistość. Są długotrwałe, ale czasem trudno jest je nawet dostrzec. Jednak uwaga, dotyczą nas wszystkich. Każda taka fala to szansa, aby na niej surfować, wzbogacając wykonywaną przez siebie pracę, a może nawet zakładając własną firmę. Jednak na horyzoncie może pojawić się coś dużo groźniejszego, co przekreśli nasze dotychczasowe wysiłki. Zatem trzeba się mieć na baczności. Aktualnie każda szanująca się firma konsultingowa posiada w swojej ofercie raporty dotyczące właśnie megatrendów. Specjalnie dla Ciebie przeanalizowałam nie tylko te raporty, ale również opracowania naukowe. I teraz mogę Ci powiedzieć, że do najważniejszych megatrendów należą rynki globalne. Są one związane z nowoczesnymi koncepcjami działania, Tzw. firm globalnych. Operują one na całym świecie. Współcześnie niewiele rynków jest w pełni globalnych, mimo że wiele z nich wykazuje te cechy globalne. Charakter rynku określają jednak konsumenci, no i ich potrzeby. Zakres, w jakim rynek jest globalny, zależeć będzie od tego, czy potrzeby konsumentów w odniesieniu do danego produktu lub danej usługi są podobne na całym świecie. Kolejnym megatrendem jest szybki postęp technologiczny. Sam postęp technologiczny oznacza szereg procesów technicznych mających na celu udoskonalenie różnego rodzaju zasobów oraz wprowadzenie nowych technik produkcji. Jako ludzie XXI wieku jesteśmy świadkami błyskawicznych zmian technologicznych wpływających na nasze codzienne życie. Zwłaszcza okres ostatnich 30 lat to ogromny przeskok technologiczny. W tym czasie powstało wiele nowych rozwiązań technicznych, a dawniejsze w znacznym stopniu zostały udoskonalone. Szybki postęp technologiczny związany jest przede wszystkim z urządzeniami mobilnymi. Zmiany obserwować można Chociażby spoglądając na te telefony komórkowe, którymi posługuje się większość, praktycznie wszyscy z nas. Pierwszy prototyp telefonu komórkowego ważył, uwaga, 40 kg i realizował jedynie podstawową funkcję prowadzenia rozmowy. Obecnie telefony ważą kilkaset czy nawet kilkadziesiąt gramów, tak byśmy mogli zabrać je praktycznie wszędzie. Co więcej, już nie wyobrażamy sobie telefonu komórkowego, niewyposażonego w funkcje takie jak budzik, dyktafon, przede wszystkim łącze internetowe czy GPS. Kolejnym megatrendem jest zrównoważony rozwój. Jest to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans na zaspokojenie przyszłych pokoleń i ich potrzeb. Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmniejszania negatywnego oddziaływania gospodarek na środowisko przyrodnicze. Jednak z biegiem lat koncepcja nabrała pełniejszego zrozumienia, równoważąc znaczenie trzech czynników rozwoju. Poszanowania środowiska, postępu społecznego i wzrostu gospodarczego. Obecnie koncepcja zrównoważonego rozwoju coraz częściej zawiera się w głównym nurcie dyskusji nad rozwojem społeczno-gospodarczym. Tym samym staje się zasadą horyzontalną odzwierciedlaną we wszystkich politykach rozwojowych kraju. Następnym megatrendem są globalne społeczeństwa wiedzy. Współcześnie mamy do czynienia z przyspieszeniem cywilizacyjnym, w którym edukacja odgrywa wiodącą rolę, a wiedza i dostęp do niej stały się dobrem i rynkowym, i bardzo pożądanym. Głównym celem staje się więc budowanie społeczeństwa nastawionego na ciągłe zdobywanie wiedzy. Następnym megatrendem są ograniczenia w dostępie do zasobów naturalnych. Stopniowe wyczerpywanie się zasobów naturalnych takich jak węgiel kamienny, staje się faktem. Związane jest to z jednej strony z rozwojem gospodarczym świata, bardzo intensywnym rozwojem, a z drugiej z brakiem dostatecznie dobrych substytutów, które pomogłyby zmniejszyć użytkowanie zasobów nieodnawialnych. Oprócz tego niepewności energetyczne czy surowcowe, prowadzą do licznych wahań na rynkach podstawowych zasobów, co także przekłada się na powstawanie fluktuacji w tempie wzrostu gospodarczego różnych gospodarek. Kolejnym megatrendem jest zmniejszająca się liczba ludności i starzejące się społeczeństwa, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Nie wiem czy wiesz, ale w 2050 roku Osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły już prawie 30% obywateli Unii Europejskiej. Odwołując się do przykładu Polski, Polacy obecnie są, uwaga, statystycznie, jednym z młodszych społeczeństw w Europie. Jednak tempo, w którym przybywa polskich seniorów, sprawia, że w ciągu najbliższych dekad staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw europejskich. W 2018 roku na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym, przypadały cztery osoby w wieku produkcyjnym, ale w 2050 roku będą już nie cztery osoby, ale tylko dwie. Ponadto według prognoz GUS do roku 2050 obserwować będziemy stopniowo zmniejszającą się liczbę urodzeń. Wspomnianą zjawiską towarzyszyć będzie również wyludnianie się poszczególnych regionów czy miast, województw, powiatów. Każdy z tych megatrendów, o którym przed chwilą mówiłam, zawiera sobie wiele szans i będzie warunkował powstawanie nowych zawodów. Tak jak zjawisko jakim jest tsunami, te megatrendy będą również niszczyły znane nam struktury. A jak ma się właściwie kwestia głównych trendów na rynku pracy? To kolejna część naszego przepisu. Nadszedł czas na aplikację następnych składników. Wśród tych składników są usługi, nierutynowe, umysłowe i manualne prace, samozatrudnienie i bardzo tajemniczo brzmiący trend, zwycięstwa bierze prawie wszystko. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zawód jaki sobie wymyślisz, jaki sobie zaprojektujesz już dzisiaj i który będziesz chciał wykonywać w przyszłości, znajdzie się w sektorze usług. Świadczą o tym różne analizy rynku, o których tutaj nie będziemy teraz mówić. Trendy obserwowane w wysoko rozwiniętych gospodarkach są właściwie jednoznaczne. Długookresowo mamy do czynienia ze wzrostem udziału prac w usługach, odbywającego się kosztem udziału prac wykonywanych w rolnictwie czy przemyśle. Zwiększa się również liczba zawodów, w których wymagane jest wykonywanie niestandardowych i nierutynowych zadań. Dotyczy to zarówno prac umysłowych, jak również manualnych. Tym samym najprawdopodobniej Twoja praca w przyszłości będzie pracą umysłową, której wykonywać będziesz zadania nierutynowe. Mogą to być różnego rodzaju prace twórcze. Jednego możesz być jednak pewny nie będziesz się nudził. Wiele mówi się również o samozatrudnieniu w kontekście umów tymczasowych. Nie będę teraz wnikliwie analizować prawa pracy. Po prostu chodzi mi o to, że w przyszłości najprawdopodobniej najlepsze prace będą tymi wykonywanymi na własny rachunek. Jak pokazano na wykresie? Taki trend występuje w różnych gospodarkach z bardzo różnym natężeniem. Liczba samozatrudnionych zwiększa się nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach naddrabiających zaległości w rozwoju gospodarczym czy, uwaga, nawet w krajach wysoko rozwiniętych. Mówiąc jednak o sytuacji w naszym kraju, to jak wynika z badań? samozatrudnionych przybywa szybciej niż osób pracujących na etatach. Obecnie stanowią oni już 8% wszystkich pracujących Polaków. W ciągu ostatnich kilku lat znacząco zwiększyła się również liczba samozatrudnionych specjalistów z branży IT, głównie oni. Ale też należy pamiętać, że jeszcze więcej przybyło samozatrudnionych, uwaga, W edukacji. Ma to związek z rosnącymi wydatkami Polaków na różnego rodzaju nauczycieli, trenerów, doradców zawodowych, coachów, oczywiście tym podobnych. Możesz rozumieć to wszystko w ten sposób, że pracę i tak będziesz musiał sobie wymyślić. I w sumie to dobrze, jeżeli okażesz się jednym z pierwszych wykonujących tę pracę. Dostaniesz po prostu sowitą premię, jeśli trafisz w okres tuż przed popularyzacją danego zawodu. Przejdę teraz do ostatniego z głównych trendów wyróżnianych na rynku pracy. Brzmi on, zwycięzca bierze prawie wszystko. Dlaczego prawie wszystko, a nie po prostu wszystko? W przypadku rynku pracy nie ma tak, że jedna osoba zwycięża, a pozostałe przegrywają, na przykład tracąc pracę. Po prostu zwycięzca otrzymywać będzie proporcjonalnie coraz większą nagrodę. Osoby osiągające najwyższe dochody, a zatem mieszczące się w tym jednym procencie najbogatszych ludzi na świecie, powiększają swoje dochody zdecydowanie szybciej niż pozostali. Ta tendencja jest szczególnie widoczna w ostatnich kilku dekadach co oczywiście przyczynia się także do pogłębienia różnic społecznych. Podsumowując, najprawdopodobniej Twoja praca w przyszłości znajdzie się w sektorze usług i będzie wykony, obejmowała wykonywanie nierutynowych zadań. Być może będziesz ją świadczył w oparciu o zatrudnienie oraz jeśli będziesz oczywiście najlepszy w danej niszy, tego Ci życzę, to Twoje dochody będą bardzo wysokie. I to oczywiście jest bardzo dobra wiadomość. Są jeszcze inne trendy na rynku pracy, które mogą okazać się pomocne w wymyślaniu tego nowego zawodu. Mówię tutaj przede wszystkim o empatii, która jest jedną z najważniejszych umiejętności przyszłości, a także jedną z tych ludzkich cech, której nasz całe szczęście nie zastąpi sztuczna inteligencja, czy być może zaawansowana statystyka, to kto woli. Również mówię tutaj o portfolio zawodów, czyli swojego rodzaju zestawieniu zawodów. Mówię także o wsparciu dla interakcji człowiek-maszyna. A jak wiesz, współcześnie ludzie wchodzą w interakcję z maszynami na wiele różnych sposobów. Mówię tutaj o mniejszym przywiązaniu do lokalizacji, a zatem zdecydowanie większej mobilności ludzi. Tak, których granice są tylko umownym pojęciem a dom jest tam, gdzie obecnie się znajdują. Teraz trochę więcej powiemy na te tematy, jeśli jesteście tym zainteresowani. W związku z pandemią świadczenie w pracy, jak dobrze pewnie wiesz, w formie tej zdalnej, hybrydowej stało się codziennością wielu pracowników. Również eksperci wskazują, że pandemia tylko przyspieszyła zmiany na rynku pracy, które prędzej czy później by zaszły i to być może samoistnie. Jednak przez te ostatnie półtora roku okazało się, że wiele prac tak samo efektywnie można wykonywać zdalnie, z domu, z wakacji. Tym samym nie ma już konieczności, aby wiązać się z konkretnym miejscem. Powiesz, co z tego właściwie wynika? Przede wszystkim możliwość globalnego konkurowania na rynku pracy. Z jednej strony to dobrze dla Ciebie, pod warunkiem oczywiście, że jesteś w grupie najlepszych w swojej niszy. Jak już wiemy, weźmiesz wtedy, fuck, prawie wszystko jako zwycięzca. Tego Ci życzę. Każdy medal ma jednak dwie strony. Prace poddane globalnej konkurencji częściej właśnie dotyka presja obniżania kosztów. Ponadto, jeśli żyjesz w kraju wysoko rozwiniętym, a takim jest już Polska, to na świecie jest bardzo dużo osób, które zarabiają mniej niż Ty, które są zmotywowane, aby poprawić swoją sytuację życiową. Możesz być zatem pewny, że presja konkurencji ze strony innych pracowników będzie coraz, coraz bardziej silna. Przejdźmy teraz do tajemniczo brzmiącego punktu, Wsparcie dla interakcji człowiek-maszyna. No cóż, nie od dziś wiemy, że każdy zawód związany z branżą IT cieszy się ogromnym powodzeniem i renową, ale przede wszystkim pozwala osiągać bardzo wysokie zarobki. Na pracę informatyka można patrzeć jako na interakcje zachodzące między właśnie człowiekiem a wspomnianą maszyną. Dzięki informatykom maszyny, rozumieją polecenia wydawane przez ludzi. Tak to nazwałam. Jest to oczywiście duże uproszczenie. Kiedy Ty to powiesz, przyznam Ci rację. Ale na takie zawody jeszcze długo będzie bardzo duże zapotrzebowanie. Wystarczy spojrzeć właśnie na statystyki rynku pracy w czasie pandemii. Jednak upraszczanie języków programowania będzie skutkowało tym, że prace w branży IT przestaną być postrzegane jako tak bardzo wymagające, a bariera wejścia do zawodu obniży się. Zastanów się jednak, co by się stało, gdybyś zmienił perspektywę i skupił się na sytuacji, w której to zawód wspiera to, jak ludzie rozumieją maszyny i jak radzą sobie z interakcjami z nimi. Wraz ze wzrostem roli maszyn w twoim życiu Coraz istotniejsze stanie się to, czy będziesz w stanie emocjonalnie poradzić sobie w interakcjach z maszynami. Może będziesz potrzebował pomocy psychologa wspierającego Cię w tych interakcjach. A może na rynku pracy pojawi się zapotrzebowanie na zawód inżyniera, który hmm, wyposaży maszyny w imitację ludzkich emocji. Wreszcie kwestia dotycząca empatii, czyli zdolności rozumienia ludzkich emocji oraz okazywania tych emocji innym ludziom. Być może będzie to ostatni bastion na rynku pracy, niemożliwy do sforsowania przez maszyny. Tym samym okaże się, że jeszcze długo popyt na pracę, dla których podstawą jest empatia, nie zostanie zaspokojony przez maszyny. I oby tak właśnie było. Pora na ostatni trend. Jeśli już wymyślisz sobie nowy zawód, to wciąż istnieje ryzyko, że i tak nie będzie, nie będzie on jedynym, jaki Ty będziesz wykonywał w przyszłości. Uwaga, eksperci rynku pracy wskazują, że już teraz pracownicy coraz mniej przywiązują się do konkretnego miejsca pracy, a zatem coraz chętniej je zmieniają. Ponadto obserwując dynamicznie zmieniający się rynek pracy, są bardzo otwarci na możliwości przekwalifikowania się. Zatem w przyszłości człowiekowi nie zostanie przypisana jedna praca, którą będzie wykonywał przez całe swoje życie zawodowe, czy jedno stanowisko, któremu przez to całe życie zawodowe będzie wierny. Najprawdopodobniej będzie to zestaw prac, a nawet zawodów. Podsumowując, Próbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wynaleźć nowy zawód, najlepszy i jedyny w swoim rodzaju, odpowiedni tylko dla mnie i dający mi szansę na odniesienie sukcesu zawodowego. Mój przepis brzmi tak. Weź to, czym się właściwie interesujesz. Dodaj nowy paradygmat. Dopraw megatrendami. Przypraw trendami z rynku pracy voilà. nowy zawód staje się gotowym daniem. Pamiętaj, na początku konkurencja będzie niewielka, a w najlepszym przypadku nawet jej nie będzie. Wykorzystaj tę szansę, bo jak nie teraz, to kiedy?